Opuszczony pałac w Kębłowicach 14, 14 lipiec 2013 roku Widok od strony parku Szabrownicy ograbili już ze wszystkiego Kiedyś dach był kryty miedzianą blachą inny widoczek na pałac czy dworek w Kębłowicach niestety balkoniki zarośnięte jakąś zieleniną dach pokryty tylko papą Kębłowice na Dolnym Śląsku niedaleko Wrocławia niedaleko miejscowości Skałka jeszcze jeden widoczek na opuszczony pałac w Kębłowicach. Lipiec 2013. No niestety ślady ruiny widoczne wszędzie. Jeszcze 50 lat temu mieszkali tutaj jacyś ludzie. W tej chwili podobno jest to własność prywatna, ale nikt się tym nie interesuje. dach kompletnie ograbiony z miedzianej blachy. Teraz inne ujęcie pałacu w Kębłowicach. No przypuszczam, że za poprzednich włodarzy pałac sporo zobaczył kawał naszej polskiej historii